ponieważ sam jest prosty, cichy i pokorny. Pycha jest naturą grzechu, początkiem wszelkiego zła w świecie. Ten, kto jest pyszny, jest wpatrzony w samego siebie i sam siebie uznaje za Boga. Taka postawa uniemożliwia poznanie Stwórcy. Pycha zaślepia człowieka. Człowiek pyszny sądzi, że jest pępkiem świata, że wszystko kręci się wokół niego, i wszyscy powinni liczyć się z Jego opinią. Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się stopniem pokory. Największymi w Królestwie Bożym są ci, którzy na ziemi stali się najpokorniejszymi z ludzi. Jeśli pragniemy wejść do Królestwa Bożego, trzeba nam wpierw się upokorzyć przed Bogiem, stać się małym jak dziecko albowiem droga do Królestwa Niebieskiego jest wąska, a brama ciasna. Tylko mali i pokorni przez nią zdołają się przecisnąć. Jezus Chrystus zostawił nam we własnej osobie przykład pokory. Syn Boży stał się człowiekiem, a uniżywszy się jeszcze bardziej stał się naszym sługą, niewolnikiem, który własne życie poświęcił dla zbawienia grzesznego człowieka. Tylko w sercu pokornem może rozwijać się wiara i miłość. Tylko serce pokorne zdolne jest prawdziwie, bezinteresownie i całkowicie pokochać innych. Tylko serce pokorne zdolne jest do całkowitego zaufania i zawierzenia się Bogu. Prekursorami kroczenia za Jezusem drogą pokornej służby Bogu są Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Jezusa i Święty Jan Chrzciciel, poprzednik Mesjasza. Zechciejmy naśladować tych trzech największych ludzi w Królestwie Bożym Jezusa, Marię i Jana, w ich pokorze, abyśmy szczęśliwie dotarli do celu naszej ziemskiej pielgrzymki.